Ja jeszcze chciałem tak na początku wspomnieć, że będę nagrywał tutaj Hairs może trochę Cesa, na pewno postanowi nagrać Among Us oraz parę innych gier, ewentualnie jakieś komentarze, jeśli będziecie chcieli, więc siema i jego oglądania. Dostałem, że zdać to od nagrania serii z Imperium Bezatyńskiego na także w grze Hairs Firon i Próbujemy, może może będzie do wyświetlenia Będzie, myślę, montowana seria, będą jakieś przycinki, muzyka i tak dalej eee, więc mogę, możecie na początek zauważyć, że jesteśmy w pamiętaniu wojny z Wenecją Tak samo, tak, Wenecja, tak samo walczy to z jakąś Genoa Republic, która jest na No na wyspie Corsica A chyba stolicę, tak? Nie wiem Yy, w każdym razie jesteśmy bizantyjskim Empire, tak. Yy, straciliśmy wiele terytoria, całą Turcję, gramy na modyfikacji Old Europe, yy, Włączyłem też subbody, jakieś tam grafikę lepszą oraz playerlet peace conference'y, żeby nie wyglądały co, tak śmiesznie, nie? Jak po jakiejś wojnie, więc myślę, że otrzymamy sobie, ja sobie jakieś Le, badania sobie ustawię. Ja myślę, że to można rozpocząć. To production oczywiście i workshopy będzie parę wybudować. Workshop będzie trzeba. Parę fabryk wojskowych. Będzie 10. Ok. National Focus. Uh, możemy pójść w Revive Economics oraz chyba przydzielić produkcję. rank Squad. Tight Cavalry Raiding Ships. I jesteśmy na początku już w wojnie z Wenecją Oni mają tutaj jakieś Chalkis, Chalkis Raklion i Chanie To są ich terytoria Robimy już jednego testowego save'a, więc W miarę wiem co tutaj zrobić Na początku trzeba przyjąć te wyspy tutaj Tutaj może zaplanować desant, tylko najpierw trzeba Bać desant, w których ja oczywiście nie zacząłem badać, bo po co. Yy, tak, tutaj jest desant Neighbor invasion capacity 10 Czyli, że Musimy to zrobić zamiast. zamiast nie. fajne, to zrobimy sobie. co? 120 dni, o boże. no to nie będzie za fajnie, jakby było słuchać mój telefon, to nie sprawdzajcie to mój. no więc widzimy się jeszcze po tym desancie. Ja tutaj w międzyczasie spróbuję zaplanować stąd, jak mi się to wybada. a później zobaczymy się jakoś wyląduje w Wenecji gdzieś i czy coś, więc. No się ma. Okej, okay, zobaczyłem tutaj, że jest Decisions, jakaś opcja Find a Wife, więc będziemy szukać sobie żony. Okej, okay, zatrudnimy sobie. Zatrudnimy, tak. Okej, okay, udało mi się zbierać trochę siły politycznej, bo Treasury, czy Golda, żeby by swat, czy by mogli uzupełnić nasze oboże, oh nasze zapasy z mieczy, tak? Mieczy. Oraz będę teraz zbierał, bo tutaj. Zobaczyłem, że discount na the czyli że będą mi się buntować. Z czego pamiętam, jeśli dojdzie to do 100%, to gdzieś to jeszcze mi się bunt jakiś yy, będzie idealne Przykład, za niedługo, z czego pamiętam, we Francji będzie Free Army, free army która będzie gdzieś niedaleko Orleany i tak dalej. Więc no nie jest to za fajne, bo mają więcej dywizji niż ja w sumie, więc sobie yy, będzie musiał jakoś to zbić, bo to chyba cały czas rośnie, z tego co widzę. E, z czego pamiętam, robiło się to za pomocą wchodzenia na statułę taciec, nie wiem jak to się e, 1350 golda, mamy okolnie 232, dziennie przybywa nam 7,5 więc myślę, że będziemy mogli to zrobić, zależy, że zrobimy Revive Economics więc teraz zrobimy Substitize private, work, private Workshops i widzimy się później o właśnie, mamy tutaj przykład Free Army Tutaj powstało w, w Brukseli, tak? Friami. O. Bardzo ci budownicy oczywiście, więc nie chcemy, żeby to się stało. Okej, okay, właśnie wybuchła trochę poważniejsza wojna pomiędzy dwoma gigantami afryko-azjatyckimi. wschodu głównie też. Yy, jeden jakiś mamlks, więc to jest jakiś hula. Hula Guid State z tej huliganów normalnie nomadik, jakieś arabowie tutaj Nie ma indywizji, ten wiem nie, wi nie wiadomo, w każdym razie no mają dosyć sporo terytorii, więc ta wojna no, może pociągnąć jakieś straty ja mogę to zobaczyć teraz King of Wars okej okay, udało mi się znaleźć tą wojnę więc widzę, że nawet y mamulkowie mamulkowie walczą z dwoma państwami, jakimiś Cilicja oraz tym gigantem zobaczymy czy z Klinianem, czy potężnym gigantem wszystkie trzy państwa podniosły dosyć spore straty no zobaczymy jak ta wojna się potoczy ale na razie udałbym się skupić na mojej wojnie z, Wene z Wenecją yy, do końca banę zostało mi już tylko 69 dni więc okej okay, właśnie Anglii udało się zjednoczyć całe wyspy brytyjskie zostało im tylko jakieś e, małe. mały kingdom? nie to jest konachtowy, a co w Irlandii jezu i tych wojn Empire of Khan były jakieś tak Kukombie, nie, to jest i tutaj, co to jest? London Castle? Order of the Night Templar Co? Co to jest w ogóle? Dobra, e, zrobił, udało nam się zrobić ten cel e, Substitute Private Workshops Teraz zrobić resource excavation, czyli to będziemy mogli mieć iron mining, uuu, złoto się przyda bardzo no to robimy to Madagaskar, moi drodzy, pod wodzą Alana the Warrior'a Yy, wypowiada wojnę jakiś emperor Kanbu, który jest pośrodku Afryki nie, nie wiem jak oni zamierzają to wygrać i w ogóle tam dotrzeć chyba że samoloty opracują w 1300 roku, no zobaczymy. dobra, udało nam się zbierać trochę golda, więc wyjdziemy na Written Lows los. Yy, dzięki temu dostajemy więcej golda Come Summer niestety większe, ale stability, który mamy no niską niestety do tego, że jesteśmy at war uh, ale tak to głównie będziemy mieć dużo plusów z tego więc wchodzimy oczywiście with i o, oh, resource Excavation nam się udało zrobić ja zobaczyłem, że w polityce politics też uh, można zrobić piesły w Wenecja. Wenecja, czyli z tym co aktualnie walczymy, albo nie struggle i że tysiąc mieczy zostanie dodany do naszego, do naszej zbrojowni jakby, ale ja wolałbym teraz pójść w Byzantine Revenge, później Part of Cavalry i tak dalej I tutaj będziemy mogli zrobić It's Time to Act Jade with Genoa I tutaj będziemy już jakiś aneks i tak dalej Będziemy mogli wypowiadać Wojanki, więc myślę, że w tym odcinku pójdziemy w to dokończymy to drzewko i to będzie na tyle A w, jeśli będzie tam jakieś komentarze, ktokolwiek to zobaczy i napisze to napiszcie po prostu czy peace with Venetia idziemy, czy continue struggle, więc zobaczymy Okej, okay, właśnie udało nam się wybadać transport shipy, więc wreszcie będziemy mogli zrobić ten desant Teraz, o, widzę, że mamy nawet całkiem fajną flotę rozbadaną, więc... Idziemy sobie teraz w... Taktykę... Infantrush... Tak, o, dobra, pójdziemy na Sowieta Okej, okay, właśnie nawiązała się tu jakaś bitwa morska yy, Ja już zaplanowałem desant, najpierw spróbuję zrobić tam Heraklion i Chanie, Potem spróbuję zdesantować się moimi ośmioma dywizjami na Wenecję i spróbujemy ich pokonać, nie? Ale to już raczej w następnym odcinku spróbujemy zrobić, więc plany na razie nie będą puszczone Na razie, no, nawiązała się bitwa, plany z 25 weneckimi statkami. versus moje 90, 97, tak? Myślę, że my wygramy, nie? Zobaczmy, jak to. No i wygrana, oczywiście. Tak, wygrana. No i wyeliminowaliśmy 25 statków. O, kurde. Okej, okay, udało nam się znaleźć żonę, więc teraz będziemy mogli spróbować. Coś. Oko. To spróbujemy. Oraz spróbujemy Byce Bo przyda nam się. Jeśli będziemy chcieli wyprodukować całkiem sporą armię. Moskwi Moskwa wypowiada wojnę Riazan, Ryazan Principality. Więc.. No dzieje się na tym świecie, jest wojen? Jezus Maria, patrzcie, jest wojen teraz na świecie Tak, Anglia chyba nawet z kimś ma wojnę, tak? To jest, nie, to jest Geno, Jezu <grym> Dobra, właśnie desant leci, na te wyspy, Czy się uda? Proszę, u... niech no nie. Proszę, wesprzyjcie ich tutaj, szybko Dawajcie No nie, no co prawda, musi się to udać Proszę Was, no. Nie, nie uda się to. Musimy, muszę wycofać swoją divizję. Ajajaj. Chyba w następnym odcinku spróbujemy tam wylądować. Diddy. <grych> e, dobra, robimy sobie teraz cele. Power of Cavalry. Potem zrobimy South Economic Issues. Restoration of the fleet, czyli restauracja, a czy odbudowa floty bardziej. E, South, rozwiąż. Problemy ekonomiczne. Moskwa. Jezu, Moskwa co wypowiada wszystkie wojny. Uh, create new goods. Guilt. Nie wiem, co to jest jakieś. Aha, że jakaś organizacja hand handlowców, coś takiego. Uh, Restructure i Jeśli zwiększamy wydatki na uh, żołnierzy, nie wiem, Czy podatki i tak dalej. Na chwilę. I improve weapons, czyli że będziemy mogli polepszyć swój stan broni i lepsze broni wybadać I same tak, czyli będziemy mogli zacząć działać, nie? Więc myślę, że będzie ciekawie Okej, okay, właśnie Kingdom w Denmark, czyli Dania wypowiedziała wojnę giganto, gigantowi rosyjskiemu Jest to Novgorod Republic Czyli Republika Nowogródko, coś takiego chyba 8 do 20 dywizji, no to to jest całkiem sporo. Denmark ma od 3 do 5. No fajne, super, super, nie? King of Denmark. Ach, ten jaj. Okej, okay. całkiem śmieszna sytuacja, bo Moskwa została pokonana przez Smoleńsk, który miał od 1 do 3 dywizji, Wczoraj ona, Moskwa miała jedną dywizję, ale teraz zrobiła bunt, wyzwoliła się, miał od 6 do 9 dywizji, więc pokona bez problemu Smoleńsk. O co chodzi? Naprawdę, czemu? Czemu? Tunezja Tunezja wypowiada wojnę Empire of Cambu, która ma połowę Afryki I oni mają wizje. No bo ja nie będę tego komentował, bo to jest Francja postanawia zwiększyć swoje wpływy w... No, tutaj, no dzisiejszej Francji, czyli chce odzyskać Brytanię jako region taki we Francji i Lorentie więc wypowiadają wojnę. Wydaje mi się, że wygrałem, bo Brytania ma jedną dywizję, Francja ma od 10 do, od, do 23, więc. No teraz, jak rozstanie. O kurde, co się porobiło? Empire of Kanbu, Empire of Kanbu. Eee, ten gigant od 24 do 40 dywizji wypowiedział wojnę dosłownie całej Afryce. Bandy jakieś. Koisan tribes. Wszystko, nie? Wszystko, w... ze wszystkim ma wojnę, ten chłop. Oto się wrąbał naprawdę mocno I jeszcze ma na Abyssinę, czyli Etiop dzisiejszą Etiopię i tak dalej O nie, ja się wrąbał Ok, możemy przygotować jakąś ekspedycję za 300 golda No to spróbujemy to zrobić bez kwestii jakiejś Yyy, expedition, aha, jakieś. E, zbroi i tak dalej, nie, to, tam... I take the cheap option, expedition is tutaj mam 1000 golda. Tutaj najtańszy kosztuje 350. No, poczekamy jeszcze z tą ekspedycją. Mam tylko 1000 golda. To kosztuje 300, ekspedycja sama. Jeszcze tutaj będzie trzeba. Y, to, nie wiadomo co jeszcze. Chyba jeszcze statek, to ja już robiłem. Więc lepiej nie. Lepiej nie Lepiej to zostawić się później. Ale za to mamy doktrynę. po prostu stad. To Czemu Tunezja z, z jedną dywizją ma wojnę z całą Afryką? O właśnie, jakieś dzbany? <grywki> jakieś dzbany mi powiedział wojnę. Jakieś Bailey Karasy, co to jest? Jakieś plemię mi powiedział, powiedział wojnę z dwoma dywizjami. Dobra, dobra sami tego chcieliście. Rozjedziemy się po nich, chociaż oni są blisko na mojej stolicy. To może być trochę niebezpieczne. Ale wydaje mi się, że raczej ich pokonamy. Kończę szybko, żeby tam przemieścili. O Boże, no nie, jeszcze tutaj na morze mi atakują. o, Tylko właśnie go. Ok, strike force. Szybko pomóżcie mu. Jeścimy tą flotę. To 37 statków, dobra, szybko, 55. Ok, powinniśmy wygrać tę bitwę. Economic change jest jakieś a. o nie. Jeszcze moje dywizy tutaj. Dobra, spróbujcie ich przepchnąć. <grym> A no co, po co wam to było? Po co wam to było, ziomeczki? No i już stolica zdobyta. To, to darmowe terytoria dla mnie to są. prostu Dezercje jeszcze, kurde, no. Medicine 2. Okej, okay, to podamy razem. Countryspector. Dobra, niech będzie. Kingdom of England. O, kurde! I jest tutaj wojna pomiędzy Francją i Wielką Brytanią. Właściwie to Kingdom of England. Uh, uh, uh, uh, się porobiło. Tam się zrobił Clean Gates. Guilds, nie wiem. Supervision of the Monetary System. Dobra. Yeah. Primary Factories. Leah, ja, mój English tam. To, eee. tu. I właśnie, rozpoczęłem budowę galeonów, więc też spokojnie. Luksemburg has won loyalty. Okej. Okay. No, czemu mówię nie chcę kapitulować? Czy wy macie jeszcze jakieś terytory gdzieś? Po prostu muszę im zająć jakieś randomowe kratki. Okej. Okay. I to powinno być... O, to jest jakaś factory No i mamy to. No to ja ich zanektuję, nie? Yy, właśnie, zapomniałem powiedzieć, na początku mam jeszcze korek baton włączony, ale mam na nich kora. No w sumie tak, no bo to... Yy, Turcja cała, nie? To, to, to były jakieś tereny Bizancja, już go pamiętam. Wejdziemy sobie do... Yy, może nie, nie możemy tego zrobić ale możemy zrobić na przykład Selling land for currency dobra, czyli możemy sank to allies and master money plus 50% więc to się przyda całkiem spend night with wife też możemy zrobić no i dobra, tamte muszę się przekonały, że nie warto za tyle z wielkim potężnym imperium byzantyjskim Mamy moich terytoria. Ok, no to widzimy się później. Georgia z dwoma dywizjami postanowi obejrzeć wojny Golden Horde z myślę 80 dywizjami. No super, super Georgia, super descisionia. Ech, kolejne dezercje I love it po prostu. I love it. O, no super. Okej, zaczęły się dziać jakieś dymy w Niemczech. No dawnych Niemczech, no takich Niemczech. E, czyli, dokładnie Mecklenburgie powiada wojnę wojna schleswig ulstenzy która ma stolicę w Kielu Zobaczymy kto wygra, jeden to wizja? Jedna, no, wyrównane szanse są Zobaczymy kto wygra tutaj Mecklenburgie zainicjowały ten konflikt lub co? O kurde, dyskont nam się zwiększyło o, o, o. Na no, 18% więc, no nie jest za no, Zobaczymy, mam nadzieję, że uda nam się na na tam stać i spróbujemy to naprawić okej okay, robimy właśnie teraz it's time to act i potem zrobimy sobie negotiations with Genoa a potem myślę, że będzie koniec odcinka i tyle, nie? o kurde jeszcze większy dym jakieś mikro w z pokroju e, jakiejś Luneburgi wypowiedziała wojnę Blan bla... Brandenburgi, czyli Berlinowi No, <ścoughs> dziwne po prostu, nie rozumiem tego Ech. O Jezu, teraz są dopiero dymie Całe dosłownie nie wiem, co przez tego regionu tutaj e, jest pogrążone w wojnie. Nie czy to jest wojna przy, jakiejś frakcji, czy to jest pojedyncze wojny. Support of Wroclaw. Wydaje mi się, że to po prostu jest jakieś pojedyncze wojny, plus się ta frakcja Support of Wroclaw. Okay, zrobiliśmy Negotiations with Genoa, czyli teraz mamy. E, tak mi się wydaje. Warncam, nie. Na tym mamy. Less force, zobaczmy gdzie to jest Less force A tutaj hej, okay. że możemy zrobić albo Balance, albo Force for your town cities eee... Conquer focus No zobaczymy, to w następnym odcinku, jeśli nikt nie napisze nic, no to ja sam zdecyduję czy kupimy tę ziemię, czy spróbujemy odebrać się siłą Więc Zobaczymy się w następnym odcinku, jeśli ktokolwiek tutaj wpadnie i... No, Niech